Cześć wszystkim! Pewnie zastanawiacie się czemu nazwa kanału jest zmieniona. Otóż zmieniam tematykę kanału, teraz będzie głównie SSO. Czasami może nagram jakiś odcinek z innej gry, ale pewnie będę to robić rzadko. Wiem, że niektórym osobom może się to nie spodobać, ale po prostu lubię SSO bardziej niż inne gry. I wolę właśnie tą grę nagrywać. Chcę, żeby nagrywanie odcinków sprawiało mi taką samą przyjemność jak wam. Nie zmienię swojego zdania, to już postanowione. Mam nadzieję, że ta tematyka już się Wam spodoba i że osoby, które woliły starą wersję kanału nie odejdą i nadal będą oglądać moje filmiki. Poza tym niedługo będę miała własne intro. Myślę, że się Wam spodoba.